I tam mam do Pana pytanie, czy będę miał problemy z przejściem badań wysokościowych, jeżeli posiadam drobną krótkowzroczność na jedno oko, minus 0,75 dioptrii, natomiast drugie oko jest w 100 sprawne. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem specjalistą medycyny i transportu z Wrocławia i to kończę Ci zaraz zapytanie internauty. Nadmienię, że dostałem prawo jazdy bezterminowe, ponieważ lekarz powiedział mi, że moja wada nie wymaga noszenia okularów, jeśli nie przeszkadza mi w codziennym życiu. Taką też opinię dostałem podczas kolejnych badań, na przykład w szkole, że jeżeli ta wada mi nie przeszkadza, to nie muszę nosić okularów, bo nie zaburza mojej ostrości widzenia. Proszę o odpowiedź. No, bądźmy szczerzy, nawet minus 0,75 dioptrii może zaburzać troszeczkę ostrość widzenia, prawda? Ale do rzeczy. Przy pracach na wysokości powyżej 3 metrów Wymaga się tak zwanego pierwszego poziomu wymagań ostrości wzroku, przy czym dopuszczalne jest stosowanie korekcji w goglach ochronnych, w goglach ochronno-korekcyjnych lub soczewkami kontaktowymi, jeżeli oczywiście nie ma przeciwwskazań do ich stosowania. Zwróć tutaj uwagę, że nie są dopuszczane tradycyjne okulary, takie jak moje, które powiedzmy zawsze mogą spaść z nosa. A jak to się stanie na drabinie różnie może być. Cóż oznacza ten pierwszy poziom wymagań, a mianowicie ostrość wzroku do dali, z korekcją lub bez, tak zwane 0,8 łamane przez 0,5, a przy patrzeniu razem 0,5. 0,8, 0,5 oznacza to ni mniej, ni więcej, tylko rozpoznawanie z 6 metrów ósmego rządka lub piątego rządka na tej tablicy Snellena, którą tam być może widzisz troszeczkę z tyłu a przy patrzeniu razem musisz widzieć co najmniej ósmy rządek. Tak więc, jeżeli twój wzrok mieści się w tej normie, to ze spokojem możesz podejść do badań wysokościowych. Zapomniałem o jednej rzeczy, że dodatkowo wymagane jest prawidłowe widzenie przestrzenne, czyli obuoczne, oraz prawidłowe pole widzenia. Wzrok na badaniach wysokościowych do pracy na wysokości powyżej 3 metrów będzie zawsze oceniany przez okulistę. No ale jeżeli chcesz tak być pewien, zawsze możesz pójść na wizytę prywatną, aby sprawdzić się wcześniej. Natomiast tutaj wynika, że okuliści wcześniej potwierdzali niewielką wadę wzroku w tym przypadku. No to pewnie na tym właściwym badaniu też wszystko będzie ok. Także na tym kończę. Jeżeli to wideo coś ci pomogło, to podziel się oczywiście. Nim na swoim portalu społecznościowym, na swojej stronie internetowej, no jak Ci się podobało tylko to daj lajka, czy kciuka. Jak chcesz więcej takich filmików, jak chcesz otrzymywać je częściej, no to musisz dokonać subskrypcji mojego kanału YouTube Lekarz Medycyny Pracy, linki są tutaj gdzieś na górze i na dole, także, także serdecznie Cię do tego zapraszam, najlepiej to zrób już teraz. Oczywiście najwięcej dyskusji toczy się na moich witrynach, na przykład lekarzpracy.pl i tam też zapraszam Cię po obejrzeniu tego wideo poprzez link w opisie tutaj, jeżeli oczywiście oglądasz filmik na YouTube. Także mówił Darek Kraśnicki, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmiku.